w kolejnym odcinku. Dalej odpowiadamy na pytania Pana Michała, za który bardzo serdecznie dziękujemy i z buta od razu przechodzę do kolejnego pytania, które łączy się trochę z poprzednim, więc może okazać, że tak naprawdę te informacje gdzieś tam na propos tych różnych stron pogodowych podepnę, podepniemy pod dwa odcinki, żeby można było z tego skorzystać. Pytanie brzmi tak. Na co powinienem zwrócić uwagę kontrolując pogodę? Czy są jakieś typowe zachowania na kilka dni, i tydzień przed większym sztormem, Że się skrzywie, prawda? E... Ja muszę przyznać, nie wiem. że ja, ja nie zwracam uwagi na to przy czym większym sztormie. W sensie sztorm już jest tak dużym zjawiskiem, że nie da się go nie zauważyć. Tak. Trwa na ogół. No, Jeszcze raz. Dziennie. Może inaczej, bo my mówimy sztorm, pochlipaja, jakichś terminów takich dziwnych, naszych prywatnych zupełnie używa. Ja osobiście za sztorm bursztynowy, który musi przenieść efekt. Uważam sztorm z kierunków północnych o sile od 10 i więcej. Dziesięć skali powodowne. Mhm. Czyli 11, 12 no i potem wszystkie pozaskalowe zjawiska, prawda, huraganowe. E, no ile 12 nie jest już sama huraganem, no to prawda? Jest huraganem. Teoretycznie jest do 12 więc... E, tak. E, I mm. e, jest to wtedy jest jak gdyby bursztyn pewny. Aczkolwiek możesz okazać, że nie od razu. Nie od razu. Ale bursztyn jest pewny i ten. I to jest dla mnie sztorm bursztynowy. Wszystkie inne, poniżej 10, 9 ósemki, siódemki i uważam za sztormy, to rybacy uważają to za sztormy, żeglarze i tak dalej, Ja tego nie uważam za sztormy, to, nazywam to poklipają. No. Czy ja jestem w stanie przewidzieć na tydzień przed, co będzie, prawda? Dałby Bóg, niestety nie potrafię Ale? I, i z dużą dozą prawdopodobieństwo, ja zauważyłem, że nawet sąsiedzi, znajomi, jak ten stoisko wystawiałem na ulicy, pytają mnie ludzie o pogodę, Panie Piotrze będzie padać, czy ta burza nas ominie i tak dalej, proszę wierzyć, ja się na tym nie znam. Mam od tego strony. <grym> Mam od tego strony internetowe, oczywiście są, są jakieś. Nie jestem wróżbitą, prawda? Nie potrafię. Nie jestem jasnowidzem. No. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze raz. Łowienie bursztynu z racji, że te wszystkie reguły, o których mówimy, one są takie na 90%, prawda? Reguły. To, to jest teoria. Natomiast, jeżeli się mówi, że jest to zjawisko przypadkowe, prawda, że los rządzi, natura i tak dalej, i tak dalej, to prawdopodobieństwo przewidzenia przyszłości, prawda, jest znacznie mniejsze niż 50%, niż prawdopodobieństwo jedna druga, powiedzmy. Mniejsze, po prostu te zjawiska są tak naprawdę często nieprzewidywalne. Ale to może, od, za, za przeproszeniem, odwracając kota ogonem, y, ja bym powiedział inaczej. Zamiast przewidywać, obserwuję to. pogodę. Tak? Mhm. To jest tak, że przewiduję, że Bursztyn może być, mhm. obserwując pogodę. Czyli jak jest sztorm konkretny, z konkretnych kierunków, to być może będzie. Mhm. Nie? To, to raczej chyba można tak powiedzieć. Nie? Tak, to co Wojtek praktykuje, Wojtek nie jest mieszkańcem wybrzeża, wybrzeża jeszcze, wybrzeża. jeszcze. No. natomiast w okresie kiedy bursztyn może się zjawić, czyli od Świętego Szczepana do Wielkiej Nocy stara się mieszkać nad morzem. Tak. Chciałbym cały e... rok, przeraża mnie trochę sezon letni, ale coraz bardziej Myślę, że to jest moje marzenie życiowe, żeby się przeprowadzić się To, co w poprzednim odcinku mówiłem, że siedziałem w tym przebraniu i słuchałem, e, e, mieszkając tam, prawda? E, co robi morze, co wyprawia morze. Ja miałem jeszcze czas zdążyć na ten górszty, mm. prawda? Ruszając się najkrótszą drogą e, nad na morze, z domu, prawda? E, e, jeszcze coś innego. Ja pamiętam, E, gdzieś e, w Krynicy wynajmowałem kiedyś, kiedyś e, mieszkanie w starej piekarni i tam były takie szyby, e, e, szyby e, e, na kit, prawda, z gwoździkami, prawda, jak to w starych domach, obluzowany ten kit był, jak przychodziła fala Denna, która tak, czy ja o tym już nie mówiłem, prawda, ale to jeszcze raz, e, e, denna, która powoduje takie silne uderzenie w dno, prawda, przy brzegu. Te szybki zaczynały drżeć w oknach. Ja zrywałem się z łóżka, wskakiwałem w wodery, prawda, w domu i leciałem biegiem na plażę. Tam miałem, ja wiem, około 600 metrów, prawda, z tamtego tego miejsca na plażę, w linii prostej, no tam może z 700. I e, wychodziłem na plażę, rozglądałem się w lewo, w prawo, podchodziłem 100 metrów i nadstawiałem każą i był bursztyn, prawda? E, e, e, m, jeszcze raz, e, żeby e, takie przyjemności e, doświadczyć, trzeba nad morzem mieszkać, dłużej przebywać, czyli e, te rzeczy pogodowo są nieprzewidywalne. Mm -hmm. Czyli człowiek, który się porusza w rytmie urlopów, weekendów wolnych, ograniczeń tego jest strasznie. Mam takiego dziś przyjaciela, prawda, który zaczął przyjeżdżać do mnie jako. Klient. Na, na po, połowy bursztynów, no, człowieka, którego miałem nauczyć łowić bursztyn. To to mówisz o tym, co mówiłeś na niego, że, że on Sam mówi o sobie Jonasz. Jonasz, tak, tak, prawda. To, już mówiliśmy e, o tym. No, no, nie... nie, nie ja chciałbym nasypać tego bursztynu w końcu do, do, do, do morza, bo już tak mi żal było chłopa, prawda, że, że te, no, za piątym razem dopiero, za piątym przyjazdem tym weekendowym, to dopiero trafił na bursztyn, prawda, czyli e, e, bez tego długiego pobytu zimowego e, nad morzem, zwłaszcza styczniowego, bo to, to najczęściej się tak jest, jest, złowienie bursztynu, trafienie w wysyp bursztynu, bardzo trudne i wszystkie przewidywania na tydzień i tak dalej, to może się w ciągu kilku godzin zmienić, prawda, dokładnie, diametralnie. Dokładnie. Tym bardziej, jedno, jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, yy, czy można coś wiedzieć wcześniej, bo też zakładam, że po prostu to jest tak, że powiedzmy, że pracujemy gdzieś i może nawet moglibyśmy wziąć wolne, albo tam wysłać jakieś zastępstwo, żeby te parę dni spędzić nad morzem. Ale fajnie byłoby co najmniej dwa dni wcześniej wiedzieć, mm -hmm. tak? czy, czy e, to jest e, po pierwsze obserwowanie tej cało pogody. I akurat ta norweska prognoza pogody daje możliwość zobaczenia trochę tego, co się dzieje na Morzu Północnym i w cieśninach duńskich. Mm -hmm. To jest tak, że większość wielkich sztormów, które obserwowałem, znaczy tak. wielkich. w ciągu ostatnich dwóch lat nie było wielkich sztormów, to możemy sobie powiedzieć od razu. Tak, Takich naprawdę wielkich pozaskalowych, tak, jak mówisz, wiatrze. Natomiast wszystkie one zaczynały się na Morzu Północnym i ten wiatr albo przechodził górą przez Skandynawię na Bałtyk od północy, albo przez cieśniny Duńskie. Tak. Więc obserwacja tego, tak naprawdę tego kawałka wybrzeża norweskiego, co tam się dzieje, jak tam się jest czerwono na tej mapie norweskiej to można się spodziewać, że w przeciągu 24 godzin ten wiatr zacznie przechodzić na Bałtyk. Zacznie tym Bałtykiem bujać, czyli 2-3 dni później być może ten Bałtyk będzie się uspokajał, albo nawet tydzień później, bo jak będzie dobry sztorm, to może wiać i przez tydzień. Nie? Mm -hmm. tak, tak poważnie. No, to dałby Bóg, prawda? Oby, nie? Żeby się taki trafił wreszcie, taki sztorm. więc. Być może to jest jakieś Dwa tygodnie, podpowiedź. jakby tak powiało po 10 prawda? No Za tak, północy, tak. No, no. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. To jest coś, co ty mi Piotrze powiedziałeś któregoś razu, że tak mawiała twoja babka. I to faktycznie dopiero na plaży zdałem sobie z tego sprawę. I twoja babka mawiała, że świat jest acht kantys. Tak. Tak? To nie moja babka, ale.. Ale w każdym razie ja tą historię tak zapamiętałem. I że Kaszubi mawiali, że dla Kaszuba hmm. świat jest acht tak. co tłumacząc na Polski z, hmm. znaczy, że wiatr nie wie jest z czterech kierunków świata, no, tylko no, jest oświat. co najmniej osiem. I jest wschód pół jest to znaczy północki Ka Kaszubi. Nie mają czterech stron świata, mają osiem stron świata, prawda? No i jak się ten wiatr obserwuje na plaży, to człowiek sobie rozumie i, czego? I, I tego, jeżeli od tego wiatru tu dużo zależy, to nie tylko połów bursztynu, ale przede wszystkim to, co było dla tej ziemi, dla wybrzeża, prawda? Połów ryb, wyjście w morze, łupinką, prawda? Często, czyli no należało obserwować i, i ten. I, I faktycznie e, e, z racji pogody trzeba obserwować e, wiatry z ośmiu kierunków, a nie z czterech, prawda? I co dla. E, ten, co najmniej z ośmiu. No, tak, tak jak dzisiaj obserwujemy sztorm północno-wschodni z właściwie tendencją bardziej na wschód niż na północ. Tak. Widzimy, że, że, że ten wiatr będzie się jutro zmieniał na zachodni i prognozy są, że ten wiatr dosyć silny z zachodu przyjdzie. Czyli mamy do, do czynienia z kontrą na wybrzeżu yy, trójmiejskim powiedzmy. No i tam się wybieramy i zobaczymy co z tego będzie. Zobaczymy. No, no. Także... Po świat jest po świat jest <śmiech> dla Kaszuba. No, tak. Piękne powiedzenie. No, to ja nie wiem, czy coś więcej możemy dodać. Od no, no, no, Wydaje mi się, że może można powiedzieć, że wyczerpaliśmy temat. To przechodzę do czwartego pytania. I ono mm -hmm. tak. Czy możecie polecić jakieś lokalizacje dla nowicjuszy na pierwsze połowę dłuższtynu? Jakieś mniej groźne i mniej wymagające obszary? Ja planowałem pojechać do Jantaru na swój pierwszy połów. Czy dla nowicjusza to dobre miejsce. Jeśli tak, to czy bardziej opłaca się chodzić od Jantaru na wschód? Z jednego odcinka zrozumiałem, że im bliżej ujścia rzeki, tym woda jest słodsza i mniejsza powalność Bursztynu. Dzielimy to jakoś na fragmenty, bo to tak, dalej to pytanie. Tak, tak. tak, tak. To czy może od początku? Czy możecie polecić jakieś lokalizacje dla nowicjuszy na pierwsze połowy bursztynu. Tak, ma, mam tak? takie lokalizacje dla nowicjuszy, prawda? Eee, to jest wiele, jakiś Prawda? Ale czy cała? Nie cała. Dla nowicjuszy, bo chodzi o ukształtowanie dna. Coś, co nazywa się kurzawką posztormową, prawda? Jest cała masa pułapek, powiedzmy. Na nowicjusza, który może być bardzo zdziwiony i narazić się na niebezpieczeństwo jakieś tam. E, to znaczy, takie najspokojniejsze dno, równe, prawda, gdzie niespecjalnie nie, nie się powinno cokolwiek stać, e, to jest e, e, e, poza rejonem przekopu dzisiaj, prawda. Co rozwaliło to, co, co, co, co rozwaliło jedno z najpiękniejszych, bardzo spokojnych i e, cudownych, bursztynowych plaż. E, e, m, e, to znaczy jest to plaża, e, plaża od Stegny e, aż do rosyjskiej granicy, prawda? One są bardzo spokojne, e, łagodne, oczywiście mają te, te, te, te swoje te. Natomiast e, m, Ulicia e, czyli Jantar, tu gdzie e, Pan pyta, e, to niebezpieczne klasz. Z tej racji, że prąd Wiślany, e, pływając w tamtych miejscach, żłobiąc jakieś doły, dziury, e, czeluści po, powiedzmy podwodne, może spowodować ten. Generalnie jest tam bardzo płytko i wydawałoby się, że to jest niebezpieczne, ale i fala tam łamiąca się na tych mieliznach, ona gwałtowniej się łamie, prawda? I trzeba mieć już troszkę obycia, żeby w tamtych warunkach łowić. Jest to trudne miejsce do połowu bursztynu. Mm -hmm. e, e, wpaść z głową przy samym brzegu e, e, w kurzawkę tam, prawda? Nie jest trudno. E, ja nie wiem wiesz, może... e, Od razu o tych kurzawkach, bo to jest to niebezpieczeństwo, o którym kompletnie nie mówiliśmy, prawda? E, e, zwłaszcza poszczornie w takim si siadającym. Ryfy e, które budują się w czasie sztormu, czyli te poprzeczne mielizny są rozbudowywane, rozszerzają się jak gdyby o nowo naniesiony w czasie sztormu piasek, czy rumowisko skalne, tak to się prawidłowo mówi, bo to mogą być żwiry i tak dalej, zależy gdzie, gdzie co odkłada. Ten materiał w pierwszej fazie jest tak luźny, że schodząc z ryfu w stronę brzegu, czy idąc na ryf od brzegu, możemy zapaść się dosyć głęboko w taki luźny piasek. To jest to niebezpieczeństwo dla początkujących. Ja widziałem ludzi, którzy początkowali w takich sytuacjach, wpadali w potworną panikę, prawda, e, e, przewracali się w wodzie, e, no najczęściej się kończy to tylko kąpielą, prawda, e, nie, nie, nie, nie ma tam jakiegoś uzuci, niebezpieczeństwa, Uczucie się jest niemiłko, tak, prawda. Tak, użawka ciągnie, tak, tak, ja łota a tu fale idą. Da, ale ono jest zakończone jakimś tam solidnym dnem po, po spodem no. i to, to, to nie ma dużej głębokości poza ujściem Wisły, gdzie te kurzawki mogą być naprawdę głębokie, jakieś doły i tak, dalej, i tak dalej. Czyli ten rejon z Jantarem aż po Junoszyno mniej więcej, prawda? Tam no, jest niebezpieczne. Czyli tam raczej nie, lepiej bardziej na wschód. Jeżeli bardziej chodzi. na wschód. Jeżeli ma być to spacer po plaży, żeby zbierać to, co kaszugi nazywają pierdami, przepraszam za wyrażenie, e, e, czyli ten drobiazg wielkości główek szpilki. Proszę bardzo, to tamtego jest tak obficie, prawda, e, e, Z racji dryfowalności grubsze bursztyny płyną na wschód, prawda. U, generalnie u ujścia e, e, Wisły po stronie właśnie Jantar, Nikoszewo tutaj e, E, on jest bardzo drobny, tam się zdarzy duży kawałek, prawda, ale generalnie w tej masie tych patyków i tak dalej, tam jest potworny drobiazg. E, e, co nie znaczy, że tam nie można tego, ale e, e, e, e, e, czym większą wyporność coś ma, prawda, Czy, to płynie dalej, no. I, i, i że większość jeszcze raz dryfów jest dryfów zakodnych, no to szuka się tego bursztynu dalej e, e, od tego. Oczywiście nie ma tej ilości tych patyków, tego wszystkiego, wydaje mi się pozornie, że tego bursztynu może być mniej. To jest nieprawda. Bursztynu najwięcej jest e, e, w tej części od dzisiejszego przekopu, w stronę rosyjskiej granicy. Te, tam jest go najwięcej i e, e, ten, e, trudniej go tam znaleźć. Ale jest. No no jest. I dno jest nam bezpieczniejsze, Niebezpieczne i, i tak i dalej. Przyjemne wręcz kąpielowe, kiedy takie latem, prawda. No, tak, tak. Proszę pamiętać, że do czasu budowy Przekopu, prawda, były to jeden z najpiękniejszych białych plaż na świecie, prawda? To się bezpowrotnie kończy. My nie wiemy, jak się ukształtuje dno po, po budowie przekopu, tego nikt nie wie, prawda? Póki co, są jakieś zmiany, no woda się robi brudna po prostu, tak, prawda? Ale póki co no specjalnie się nie zmieniło. Zobaczymy po tym sztormie co tak, się wydarzy. Co się wydarzy I po kolejnych jakichś zachodnich, tak? bo to też, też jest ciekawe. No, czyli ja generalnie, jeżeli się chce z piasku wybierać drobnicę to no jak najbardziej, bo to może się okazać, że na plaży, tak jak ja, jakby, jak ja przyjechałem po raz pierwszy do Likoszewa, to wiedziałem tam grupy ludzi, co po prostu siedzieli z z wiaderkami, z łopatkami i zegrzebali te drobinki topikowe w piasku. Tak. Tego tam będzie bardzo dużo, i dalej na wschód na wieżej, tym mniej. Mhm. Natomiast jeżeli chce się poszukać jakichś ładnych bursztynków, większych niż takie koralikowe drobiazgi, no to, to lepiej od dzisiejszego można powiedzieć przekopu w stronę okay. wschodniej... A jeżeli wschodniej ktoś chce kompletnie wschodniej. się wywalić na plaży, prawda? I sobie poleżeć, popatrzeć na arozelu morskiego, nawdychać, prawda? Bezpiecznie wejść do najlepiej na plaży wstęgnie, prawda? Została zreperowana, poszerzona regularami i tak dalej, i tak dalej, mm. prawda? Jest niezwykle równa, wspaniała i już no. I jeszcze można to zrobić pod okiem fachowca. Dochowany no, no, to, to Prawda? No. który 500 metrów dalej będzie mieszkał. Prawda? No, tak. więc, więc, więc, to, jeśli już na pierwszy raz, to polecamy takie rozwiązanie. Mhm. Myślę, że to, myślę, że to w wyczerpaliśmy całą Tak, ten, Tak, naprawdę. I możemy przejść dalej jak już zaczęliśmy o tym bezpieczeństwie. To czytam kolejne. Czy moglibyście panowie omówić temat bezpieczeństwa przy połowie trochę dokładniej? Lekko tą sytuacją się przestraszyłem słysząc, że doświadczeni połowacze musieli ratować swoje życie tnąc wodery. Ja planując wyjazd nie miałem pojęcia, że potrzebny jest nóż, a okazuje się, że to jest rzecz, która może mi uratować życie. Bardzo dziękuję za tą wiedzę. Uważam, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzielenie się Waszą wiedzą z nami uratuje w najbliższych latach komuś życie. Oby. Oby. Eee... I tu we śmiechu, prawda? Yes. Yes. Eee... Zupełnie sprawa jest poważna. Eee... Jak technicznie tak się to zrobić, prawda? Bo to, to chyba o to chodzi. Mam nóż wiszący na szyi, jakiś tam typu tasak, prawda? Tępy z końców, żeby się nie, nie pokaleczyć, a, prawda żeby móc tym uciąć. Czyli jeżeli nam się zdarzy pływać głową w dół. To jest akurat następne pytanie, ale myślę, że możemy je połączyć. Z tą tak, opinię, więc... to tniemy wodery, które są tym, tym luksusem przebywania w zimnej wodzie, prawda? Możliwością wyciągnięcia połowu po, po tym nawet na kilkanaście godzin, prawda? E, natomiast, jeżeli zdarzy się wy, wypadek, ta wywrotka na depce i znoszenie prądem w morze, prawda? E, z głową w dół. E, zostaje nam tylko wypuszczenie bańki powietrza, która znajduje się w woderach i yy, która ten, czyli yy, musimy yy, rozciąć wodery do krocza. Czyli tak jak właśnie tutaj Pan yy, mi pyta Czyli pośrodku rozciąć do krocza i starać się yy, którąś z tych nogawic również rozcinać najdalej jak yy, możemy yy, dać. Takie rozcięcie spowoduje odwrócenie nas, czy będziemy znajdować się w głębokiej wodzie pod wodą, czy nie. W każdym razie znajdzie się taki moment, w momencie odwracania, że głowa na moment wyjdzie nam z podwody mm -hmm. i jesteśmy w stanie z... zaczerpnąć ten chaos powietrza, który nam uratuje życie. Potem no niespecjalnie walczyć, prawda? starać się poruszać w poprzek prądu, nigdy nie wzdłuż, nie pod prąd, prawda? Starać się zrzucić w ogóle tę wodę, jeżeli ten musi łować tego. Nie bezpośrednio do plaży, pod prąd, tylko wzdłuż no brzegu, jeżeli tego, to woda nas sama do plaży zaniesie. No tak. Jeżeli będziemy pod prąd walczyć, to nas wyniesie daleko w morze. I to wszystko, no. Bo to, to też to, warto sobie popatrzeć, to, o, do... Teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie w wodzie, która ma około zera stopni, powiedzmy, jak długo wytrzymać tego. Jeszcze raz, te wszystkie bajki o kąpielach morsów są tylko bajkami żaden z morsów w lodowatej wodzie nie pływa. Są to tylko zanurzenia, mm -hmm. proszę pamiętać o tym, które nie trwają dłużej niż 2-3 minuty. Człowiek, jeżeli w wodzie takiej lodowatej przebywa około 0 stopni, prawda? Przebywa powyżej 5-6 minut, Naraża się już na totalne wychłodzenie. Te zjawiska zachodzą błyskawicznie, mm -hmm. bardzo szybko i tak dalej. Był taki wypadek, nie wiem czy. Czy nie było tam następne pytanie. Na razie. Chyba nie pamiętam. No, nie pamiętam właśnie. No, chociaż, chociaż I powiem, taki jak był taki wypadek to... kilkanaście lat temu, o nie to przeszło 20 chyba lat temu, prawda, w Krynicy Morskiej, gdzie rybacy, inaczej załoga, w łodzi namawiała szypra na to, żeby wypłynąć. W morze, w czasie kończącego się sztormu, bo takie asfaltowe fale się pojawiły, prawda, żeby spróbować to łowić. Tylko nie wiem, czy z drugiej strony nie warto jest tej opowieści zostawić do odcinka, który szukujemy specjalnie. No właśnie, prawda. Tylko i w każdym razie tam dwóch ludzi się utopiło z opowieściami bursztynowymi. Jeden się wychłodził, prawda? E, śmierć tych dwóch osób też nie była przez utopienie, tylko z, z, z, z wyziębienia. E, I e, to wyziemienie trzeba pamiętać, że, ten, że nie tylko roślinie tych Woderów, prawda, e, ratuje życie. Ale zawsze coś na plaży w coś się można jeszcze szybko przebrać. Tam gdzieś coś. Natomiast Nie? wbrew pozorom są ludzie na świecie, którzy ćwiczą sobie odporność na zimną wodę. Jest taki pan Wim Hof się nazywa i to jest tak zwany Iceman, Nie? który bije rekordy Guinnessa, jeżeli chodzi o długość przebywania Nie? w lodowatej wodzie wypełnionej lodem itd. itd. Warto znajdziecie na YouTubie jego filmy spokojnie możecie zobaczyć, w jaki sposób to sobie ćwiczyć, w jaki sposób mentalnie się przygotować do tego, że nagle możemy się znaleźć po prostu w całości w zimnej wodzie. Tak? Bo to też Wiem, jest że jest ratownicy to... amerykańskiej yy, marynarki wojennej, ratownicy jeszcze morscy, ratownicy morscy, morscy prawda, yy, też ćwiczą to przebywanie bardzo długie w lodowatej wodzie z tym, że oni zawsze przebywają w w wodzie, co by nie powiedzieli, prawda, i nie, nie, nie ten tu ten, może kiedyś zjawi się jakaś bielizna która będzie zarazem bielizną i zarazem czymś co będzie chroniło przed tą zimną wodą, na razie takiej bielizny nie ma nie. więc trzeba ćwiczyć psychikę, mhm. musimy zrobić przerwę techniczną, zapraszamy do następnego odcinka